Nazywam się Dariusz Filar i zdradzę jeden z takich składników autorskiej próżności. Nie ma nic przyjemniejszego niż wejść do biblioteki, zajrzeć do jej katalogu i zobaczyć, że znajduje się tam jedna lub więcej z książek, które zdarzyło nam się napisać. Jestem. W tej szczęśliwej sytuacji, że w Gdańskiej Miejskiej Wojewódzkiej Bibliotece imienia Giuseppa Konrada są przynajmniej dwie moje książki. Opublikowana niedawno przez samą bibliotekę książka Szklanki Żydowskiej Krwi, którą mam ze sobą, ale także moja powieść sprzed pięciu lat, Drugie Wejrzenie. Byłoby mi niezwykle miło, gdyby do katalogu chcieli zajrzeć także potencjalni czytelnicy tych powieści. Moje osobiste, najstarsze wspomnienia dotyczące bibliotek sięgają czasów szkoły podstawowej. a Wtedy jeszcze z oczywistych powodów nie mogłem ulegać mojej obecnej słabości, jaką jest kupowanie dużych ilości książek i budowanie własnej biblioteki. Wówczas korzystałem z biblioteki szkolnej, gdzie bardzo miła pani pomagała w wybraniu najciekawszych lektur. Ich słabą stroną było to, że w czary papier to była taka Taki ochronny sposób zapewnienia książkom dłuższej egzystencji, ale oczywiście to nie psuło przyjemności lektury. Teraz, o ile wiem, tej tradycji zawijania książek w szary papier już nie ma, dlatego myślę, że w tygodniu bibliotek, lektura wypożyczonych z biblioteki książek może być odpowiednio większą przyjemnością. Ogromny urok bibliotek polega na tym, że tam tytułów jest bardzo wiele. Jak duża nie byłaby nasza biblioteka prywatna, ona nigdy nie będzie liczyła więcej niż tysiąc, dwa, tomów. To jest już bardzo dużo, nawet na duże mieszkanie. Natomiast w bibliotekach ten dostęp do książek jest praktycznie niewyczerpany. Jeżeli nie znajdziemy czegoś w jednej bibliotece na miejscu, zawsze gotowi są nam ściągnąć poszukiwany tytuł z jakiejś biblioteki współpracującej. A dlatego myślę, biblioteka to jest najlepszy sposób, żeby do książek docierać bez ograniczeń.